Kontynent od tysięcy lat zamieszkują setki tysięcy osób, a pośród nich bohaterowie i zbrodniarze, geniusze i szaleńcy, święci i przeklęci. I tak sprawy się miały od początku istnienia i zapewne będą w takim porządku aż do końca czasów. Pośród wszystkich osób na Telnuar, każda z nich należy do jednej z ras rozumnych. Zwykle są one dzielone na trzy rasy czyste, rasy mniejsze i rasy animalistyczne. Rasy czyste. Zdecydowanie najliczniejsza grupa rasowa, na którą składają się wszyscy ludzie, elfy i krasnoludy. Ostatnimi laty kilku historyków i archeologów postawiło tezę, że na równi z obecnie uznanymi rasami czystymi rozwijały się także cywilizacje Kadzi oraz Laceriańskie. Jednak niezależnie od nowych opinii, jedynie trzy rasy oficjalnie nazywane są czystymi. Rasy młodsze Zbiór ras na pozornie mających ze sobą wielu punktów wspólnych. Ale główny atut, który łączy te rasy w jedną grupę, to zdolność do logicznego myślenia, będąca na podobnym poziomie co rasy czyste. A nazwa młodsze wywodzi się z faktu, że ta grupa rasowa pojawiła się na Telnuar zdecydowanie później niż rasy czyste. Należą do niej niziołki, płorkowie, draugeni i kornianie. Rasy animalistyczne Najprościej rzecz ujmując, są to rasy młodsze, przejawiające cechy zwierzęce. Kadzi, przypominające wszelkie maści koty. Kemiranie, będący krzyżówką gryzoni i ludzi. Oraz Lacerianie, początkowo mylnie brane za wyprostowane jaszczurki. Obecnie powszechnie wiadomo, iż są oni potomkami smoków. Ludzie Pełnią władzy w Imperium Kalmarskim, będącym największym państwem na Telnuar. Rządzą również Fagis, Iliot, Brotebin, Achenis, Salapi, a także częściowo na Wyspach Frelskich, w Tanatach Kalmeryjskich i Pegigas. Wydaje się, że ich głód władzy jest nienasycony, jednak ich silna potrzeba dzielenia się jest znacznie silniejsza niż potrzeba współpracy. Najpewniej dlatego jeszcze nie zdominowali całego świata. Ludzie mogą posiadać tutaj różne odcienie skóry – odcieni jasnych, zwykle spotykanych na północy, przez brązy widziane znacznie częściej na południowym zachodzie, skończywszy na żółtych odcieniach dominujących na południowym wschodzie. Elfy Rasa wysokich i smukłych istot o bardzo jasnej karnacji, która z perspektywy innych ras może wydawać się niezdrowo blada. Rozpoznawana jest na całym świecie za sprawą swoich szpiczastych, długich uszu. Elfy można podzielić na cztery kasty. Elfy ziemi, posiadające nieco ciemniejszą, ale wciąż bladą karnację, zajmujące się głównie uprawą ziemi, zbieractwem czy rzemiosłem. Elfy wiatru, charakteryzujące się bardzo smukłą budową, nawet jak na elfy, odpowiedzialne za łowiectwo. Elfy słońca, których skóra niekiedy posiada złote odcienie. Pełniły rolę wojowników. Oraz elfy księżyca o sinym odcieniu skóry, które należały do kasty kapłańskiej. Wiele owych zwyczajów już się zatarło, jednak wciąż żyją społeczeństwa silnie zakorzenione w swojej kulturze. Obierają drogę dostosowaną do kasty, z której się wywodzą. Elfy zamieszkują głównie północno-zachodnie tereny kontynentu. Kraj, w którym sprawują absolutną władzę, to Eldar, gdzie niemalże całe społeczeństwo składa się głównie z elfów. Częściową władzę pełnią też w merytokratycznej republice Kabary, Tenatach Kalmeryjskich i Penigas. Krasnoludy Z reguły są niewysokie, gęsto owłosione i krzepko zbudowane. Obecnie zdecydowana większość krasnoludów zamieszkuje Datu. Poza tym górzystym państwem, można je spotkać najczęściej w Iliot, Achenis, Tenatach Kalmeryjskich czy w Wyspach Frelskich. Odcienie skóry występujące u krasnoludów są takie same jak u ludzi. Jedyną różnicą są barwy ciemne. Te nie są ciemniejsze niż kolor hebanu. Draugeny. Nazywane również mrocznymi elfami. Głównie ze względu na kolor skóry która przybiera odcienie bladego filetu i brązu, choć najczęściej można spotkać granatowo lub szaroskórych traugenów. Tak samo jak ich elfi kuzyni, również posiadają długie i szpiczaste uszy oraz smukłą i długą budowę ciała. Kiedyś zamieszkiwali oni te same tereny co elfy, jednak w wyniku konfliktów na tle rasowym niemalże kompletnie opuścili elfy społeczeństwo. Nie władają teraz żadnym państwem. Jedynie w Tanatach Kalmeryjskich, Penigas i Wyspach Frelskich pełnią ważniejsze role. Draugeny można spotkać na całym kontynencie, najczęściej w izolujących się wielorodzinnych grupach. Wiele draugeńskich dzielnic znajduje się w Iliotańskich i fagijskich miastach. Obecnie stanowią również sporą część mieszkańców merytokratycznej Republiki Kabary i Wysp Frelskich. Niziołki Rasa charakteryzująca się niskim wzrostem i przeciętną budową ciała. Męskiej części społeczeństwa wyrasta bardzo krótki zarost, albo nie pojawia się wcale. Braki w sprawności fizycznej nadrabiają magią, gdyż niziołki są wysoce wrażliwe na jej wpływ. Sercem ich społeczeństwa jest teokratyczna Turpana. Poza nią zamieszkują również Wyspy Frelskie i merytokratyczną Republikę Khabary. Jednak dziełki można spotkać niemal na całym kontynencie, gdyż prowadzą one często żywot wędrownych pielgrzymów. Kornianie Potomkowie demonów, którzy odziedziczyli po nich cechy wyglądu, takie jak rogi czy ogony, wzrostem dorównują albo nawet przewyższają elfy, jednak ich budowa ciała jest zdecydowanie bardziej muskularna. Ich skóra może przybierać różne kolory, jednak najczęściej jest to niebieski lub czerwony. Są najmłodszą znaną rasą młodszą, ponieważ na Tel pojawili się w czasie wojny z Imperium. Przybysze z wymiaru cienia, wbrew początkowym obawom, nie przybyliby mordować i niszczyć. Główny powód ich przybycia jest owiany tajemnicą i wydaje się, że sami Kornianie nie są świadomi swojego pochodzenia ani przeznaczenia. Początkowo pojawili się na terenach obecnych Wysp Frelskich oraz Achenis i to tam można spotkać największą liczbę Kornian. Obecnie chętnie zasiedlają również tereny merytokratycznej Republiki Khabary. Półorkowie Rasa powstała ze skrzyżowania ras czystych i orków. Są nieco mniejsi i słabsi, za to bardziej inteligentni od swojej orczej rodziny. Posiadają mniejsze zęby, które nie wystają tak zauważalnie spoza ust, jak w przypadku swoich dzikich kuzynów. Skóra półorków zwykle przybiera blade odcienie zieleni, brązu oraz czerwieni. Sami siebie nazywają Urud Ash. Zamieszkują głównie tereny dzikich stepów, które ciężko nazwać państwem. Jest to raczej wolny teren zamieszkany przez osiadłe i koczownicze, plemienne społeczności. Cyklicznie te ziemie nawiedzane są przez kolejne wcielenia Juddama, orczego boga szału i grabieży, zmuszając półorków albo do dołączenia do jego pochodu, albo ucieczki przed nim. Dlatego półorkowie dziś są licznie spotykani na całym kontynencie. Często postrzegani są jako uchodźcy szukający schronienia albo łupieżcy którzy odłączyli się od głównego trzonu armii orczego bożka. Kadzi Potocznie nazywane również kotołakami, wydają się być połączeniem człowieka i kota. Zbliżone są do ludzi budową ciała i wzrostem, jednak ważą zdecydowanie mniej. Posiadają gęste futro pokrywające całe ciało z wyjątkiem okolic klatki piersiowej i podbrzusza. Kadzi również dzielą się na poszczególne odłamy rasowe. Odum Posiadająca cechy lwów, takie jak złotawe futro i grzywa u męskich przedstawicieli, Akukona, niekiedy mylona z przedstawicielami Odum, wyglądem zbliżona jest raczej do Pumy niż lwa, Etach, kojarzona z Gepardami przez wzgląd na umaszczenie futra, Hiramu, przypominająca wyglądem tygrysy oraz Neki, które przypominają koty domowe. W dawnych czasach zamieszkiwały one głównie tereny Achenis. Obecnie żyją w ciągłym ruchu, przemierzając kontynent w taborach, liczących od kilku osobników, aż do kilkunastu rodzin. Najczęściej na Kadzi można się natknąć na południu kontynentu i nie posiadają aktualnie żadnego własnego państwa. Lacerianie. Nazywani są jeszcze ludźmi lub smoczymi potomkami. Posiadają one łuski mogące przybierać różnorakie barwy, takie jak czerwone, zielone, żółte czy brązowe a nawet bladoniebieskie, czarne, szare, białe czy złote. Wzrostem dorównują elfom, jednak posiadają ogon, który wymusza na nich postawę wysuniętą w małym stopniu do przodu. Na ich ciele nie występuje obwłosienie, za to zdarzają się osobniki posiadające pióra w okolicach głowy, a na twarzy czasami pojawiają się kostne lub skórne zniekształcenia, które mogą przypominać zarost. Większość lacerian zamieszkuje negare i niewielu z nich opuszcza swoją ojczyznę. Najczęściej poza Negarą można ich spotkać w krajach sąsiadujących, jako wędrownych handlarzy, wojowników okrytych hańbą szukających odkupienia lub pogromców szukających złota w zamian za swoje bestiobójcze usługi. KEMIRANIE Rasa, która powstała przez katastrofalnie wymuszony proces magiczny nazywany drugą sztuczną ewolucją. Wydają się być połączeniem gryzonia i człowieka, Przejawiają cechy różnych zwierząt, takich jak na przykład króliki, pszczury, myszy, wewiórki oraz innych gryzoni. Ciężko określić, gdzie dokładnie powstali pierwsi Kemiranie. Najpewniej były to tereny elfickich, wolnych królestw, które obecnie są merytokratyczną Republiką Kabary. Kemiranie mieli zostać stworzeni, by służyć jako niewolnicy. Jednak ich zbyt duża liczba oraz dosyć rozwinięty intelekt spowodował ich rebelię, i ucieczkę od swoich stwórców i ciemiężycieli. Niestety wielu z nich ponownie zostało schwytanych i wziętych w niewolę przez północne elfie królestwa, Salapie, Zepar czy Imperium Kalmarskie. Obecnie państwa leżące nad Morzem Północnym zobowiązane są do porzucenia tradycji niewolniczych. Na Telnuar wciąż ciężko znaleźć zamożnego Kemirana. Przez wieloletnie prześladowania i zwolnienie z niewoli bez możliwości zebrania jakiegokolwiek majątku. Państwo, w którym można spotkać najwięcej Kemiran, to Zepar. Niecałe 50 lat temu doszło tam do przewrotu, w wyniku którego władzę przejęli tam wojskowi dowódcy kemirańskich rebeliantów. Jeśli zainteresował Was ten materiał związany z Marked by Fate, zapraszamy do obejrzenia naszych innych materiałów.